E, już właśnie podjeżdżamy pod Concept Store, zaraz e, zaczynam nagrania, dzisiaj mam kolejny dzień zdjęciowy. E, um, śluby gwiazd dzisiaj, um, ale będę robiła wszystko, żeby dzisiaj szybko skończyć, czyli pełna profeska, przeczytałam scenariusze, powinno być dobrze. Jak mamy nagrania, to wtedy Concept Store nie pracuje normalnie, nie przyjmujemy w tym czasie klientek, żeby żeby sobie wzajemnie nie przeszkadzać, bo jak panna młoda przychodzi wybrać suknię, to musi mieć pełen komfort, więc jak są zdjęcia, to salon nie funkcjonuje, czeka tylko na nas, na całą ekipę. Dobra, biorę Tomko i dam. Dziękuję, panie Tomku. Gdzie jest fura, gdzie fura, gdzie fura? O, Gdzie jest fura? Dzisiaj robię za drivera. I dobrze, teraz nie pamiętam, gdzie tutaj co jest, za nim jeżdżę, no ale tak to jest, jak się samochód oddaje, że a, znalazłem, to jest chyba tu, nie, to jest tu, no to jedziemy. Hej! Pokaż oko. Kurde, zobacz, spuchnięte mam, wiesz? A zobaczcie, mam gorące, dotknij tego. Jesteś gorące dziewczyna, zejdzie ci to zaraz, no bo da. ja wiem co robiłaś. Co? Przerobiam. Tak. który jest tu zlokalizowany. Widzisz go, kropkę? No ale zobacz, jak mam i tu taką poduszkę. Przy oku się nie robi takich rzeczy, moja droga. Naprawdę mogło ci jeszcze bardziej spróbować. Myślałam, że jest gorzej. I to jest, kochani, tak naprawdę samochód, który uwielbiam. Nie dość, że jeździ z nim z tyłu, tak jak kierowca jest, wolny. Nie zabierze mnie oczywiście moja żona kierowcy, co często robi. To wielbią go sam prowadzić, bo to jest taka... Och, jak ten silnik chodzi. Jezus, jak to idzie. Jak to idzie, Boże. No ale to jest 6,75 litra silnik. To dla pacjentów bardziej informacja niż dla kobiet. Ostatni, który został wyprodukowany na stulecie firmy Bentley. I tak naprawdę, nie chwaląc się, jedyny w Polsce, jako przedłużana wersja, tak zwana, no dla królów można powiedzieć nawet, bo to jeździła i Elżbieta, e, królowa, angielska, no i koronowane głowy innych państw. Ta wersja jest genialna. Gorzej zaparkować. Powiem Wam, że zaparkować 6-metrową limuzynę to jest już sztuka w Warszawie, dlatego nie polecam prowadzić go samemu ze względu na to, że jest problem z zaparkowaniem. Chyba, że macie dwa miejsca parkingowe w Warszawie, wynajęte gdzieś. Ale tak, to do jazdy po mieście tylko z kierowcą. Mam gości już. Cześć! Cześć, jak się macie? Ciągle najlepiej na świecie. No to dobre. To dobre jest. Chcecie, ja dziś odłożę swoje rzeczy i ja tu wchodzę i ekipa ma coś takiego. Ale ja się na to nie kuszę. Ja zjem. Moje śniadanie, ciekawe co dzisiaj mam. Zajęcie. A zresztą już no? mów sobie, nie, ja nawet nie pytam Izy, jak się miwa, bo wiadomo, że dobrze, cześć. <laughs> Zarobiście. wyjeździe zawsze dobrze. Działaj sobie, działaj, dobrze, my gotowi. Do... Gotowi no, już? Ja. Ale szybko mam muszę, już. wnoszło. mi 7 minut, znasz nas. Profeska. Dobra, dobra, dobra. dobra, tu mam coś nie dla siebie, to jest dla ekipy. Owsiankę mam na drugie śniadanie, owsianka Banty, no i to jest super, bo ja kocham kokos, mam mega podwieczorek, ciasto a la sneakers. ale gdzie jest moje śniadanie? O, francuski krosant z białączyk. I co? I co? I kto ma lepszą? I mają krosanta na słono, a ja mam na słodko, więc wygrałam. Yy, więc słuchajcie, taki catering w ogóle mnie trzyma przy życiu, bo… Yy, ja ogólnie nigdy nie pamiętam o jedzeniu, a dzięki temu mam posiłki regularne, zbilansowane i, i spróbuję tej białej czekolady. I ta dieta jest właśnie idealna dla mnie, bo mogę wybierać, co chcę jeść. Mogę sobie zmieniać miejsca dostawy, godziny, kaloryczność, dni, w każdej chwili mogę zastopować, zrobić przerwę, jak wyjeżdżam, potem sobie wznowić, więc... Ta dieta dynamiczna jest zupełnie tak jak ja i to jest ogromny jej plusik. Ale powiem Wam najlepszy numer, hit. Pewnego dnia <coughs> zaparkowałem mojego Azura, to jest inny Bentley, kabriolet. Obok stał samochód Izy, czyli Bentley. I powiem Wam, to jest hit. Iza wyjeżdżając z garażu uszkodziła dwa samochody. Jednym strzałem i mojego Azura i swojego Bentley'a, Bentayga. Obrysowała dwa, chociaż ogólnie jeździ bardzo dobrze, ale to muszę powiedzieć, że to był hit, bo no nie wiedziałem, co mam powiedzieć, ale łzy miałem w oczach. Na szczęście, co było? Folia zabezpieczająca i ta folia była tylko do wymiany. bez żadnego, Było się bez żadnych wielkich lakierowań, bo bym się chyba zapłakał. Może co mi tu pokazuje? Asia, bo wiem, że Ty bardzo chciałabyś opowiedzieć trochę o swojej pracy, nie? Ja przypomniała, w ogóle no? coś takiego. Tak, rodzaju, ale powiedzcie mi, co jest dla Was ważne jakie komunikacja? Originalnie to, że słowy projekt to jest.. To jest.. To jest Edukowanie, pokazywanie ludziom, jak Inspir dobrze inspirowanie, inspirowanie, to znaczy teraz, nie inspirowanie jak do, do zdrowego stylu życia. Do, do dobrego życia. I rozpoczęliśmy od konta na Instagramie Joanna, lifestyle medicine i to się ma rozwijać w różnych kierunkach, jest też podcast, który niedługo wychodzi. Super. Żeby po prostu powiedzieć, Czyli, o to, że to jest taki jak ogólny dobrze well żyć, długo zdrowo. bo ja się zajmuję medycyną stylu życia jako lekarz i po prostu chciałabym to trochę jakby tą wiedzę rozszerzyć. No to zaczniemy od tego, że Krzysztof, no, pomimo już bardzo sędziwego wieku, wciąż to dobrze wygląda. O. I po prostu, jaki ma sposób na wieczną młodość. Śluby Gwiazd to jest taka seria, która jest no, jedną z ulubionych serii na moim YouTube, która teraz też ma swoje premiery na Polsat Cafe, więc no, są to wywiady z gwiazdami i to jest też coś, coś, co ja bardzo lubię, bo to jest też taki inny moment w mojej pracy. Bo zazwyczaj to właśnie mnie przepytują w sumie. A wreszcie ja mogę przepytać. Dzień dobry, dziewczyny. Tu z kamerą dzisiaj. Ale to zanim będzie kawa, to mogę pokazać, co tu się dzieje jeszcze. E, tu jest nasza... Tu jest nasza szwalnia. Proszę bardzo, nasza szwalnia. Tu są projekty robione, e, wszystkie rzeczy. Tu dziewczyny mają... Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, szyję się. To, co moja żona wymyśli, to tu się szyję. A jak nie wymyśli, to inni wymyślą, oni też szyją. Prawda, Pani Sylwio? Żeby przechytrzyć paparazzi, zdjęcie ślubne opublikowali dzień przed ślubem. O przygotowaniach do tego najważniejszego dnia, o samym wydarzeniu i o początkach miłości opowiedzą we żeby przechytrzyć paparazzi, dzień nie zdjęcie żeby przechytrzyć paparazzi zdjęcie ślubne opublikowali dzień przed ślubem o przygotowaniach do tego najważniejszego dnia samej ceremonii oraz o początkach miłości w w w pierwszym wspólnym wywiadzie dobra żeby przechytrzyć paparazzi, zdjęcie ślubne opublikowali na dzień przed ślubem. O przygotowaniach do tego najważniejszego dnia, samej uroczystości oraz początkach miłości opowiedzą w pierwszym wspólnym wywiadzie Joanna i Krzysztof Ibiszowie. Dobra, idę się… Jak będziecie się tak wyśmiewać, zaraz sami tu usiądziecie i będziecie zrobić te zapowiedzi. Jak dziewczyny, te zmiany, nowe biurka, tak? I bardzo dobrze. Ja wolałbym stare, bo takie klasyczne, ale jak wyróbcie takie nowe, nowoczesne. Jak wy chcecie mieć biało, nie, szaro, pomarańczowe, też okej. Okay. A macie już jakiś plan ustawienia? Macie. Tu będą szafy, a obrazy? tam? Dobra, spoko. Dzień dobry, drogie panie. Dzień Dobry. No i tu jesteśmy u pani dyrektor operacyjnej, którą zaraz porwę na spotkanie. I musimy sobie pogadać o naszych biznesach. W jednym miejscu opierkuję się mamą, czyli swoją babcią. Powiedzcie, to mm -hmm. pani, pani przyjechała z rezolucji, miałam z drugiej klasy. Ale pani mama też została, chcę ją tu ściągnąć. Jak wyglądał wyjazd? Co zdołamy ze sobą zabrać? O, to mogę poczekać do przerwy, do Podróż do Polski, o, to wam pomógł, to się wam zaopiekował. Już jest słabo, jak już myślę o tej rozmowie. My takie rzeczy przytłaczają tak, że... No to nie jest łatwe, no, ale to... i no, Takie rzeczy musisz robić. No. Teraz będziemy nagrywać um, rozmowę z paniami z Ukrainy, które uciekły przed wojną i znalazły tutaj u nas pomoc, pracę, zatrudnienie. Ale to jest taki moment, kiedy... Powiedzcie, łatwość się pomaga, będąc trochę zdystansowanym. Czyli jak nie jesteś naocznym świadkiem, praktycznie tego nie, nie dotykasz, tylko nie wiem, wyślesz pieniądze. Jakby czujesz, że spełniłeś obowiązek, ale też to cię tak nie dopadło. I ja byłam do tej pory w takiej sytuacji, że okej, okay, tu jakieś pieniądze, tu pomoc. No już taka bardziej bezpośrednia, czyli zatrudnienie osób, ale nagle usiąść yy, z nimi twarzą w twarz i. Pytać o, o, o sytuację, której doświadczyły i to w jaki sposób przeżywały najtrudniejsze chwile w swoim życiu. O Jezu, już nie mogę, no i właśnie nie dam rady. Z tą rekrutacją jakoś to przebiega. Jeszcze Asia y, musi załatwić sprawę rekrutacji, ale ona nagrywa z Izą. Zresztą dzisiaj będą nasze, y, posłuchajcie, dziewczyny będą dzisiaj na nagraniach z Ukrainy. Także tak, je poznacie, e, naprawdę bardzo fajni ludzie i myślę, że dobrze, że w tych trudnych czasach, e, oczywiście trzeba im pomagać, ale praca też gdzieś daje jakieś oderwanie od tych takich myśli i myślę, że też ci ludzie nie chcą być na naszym garnuszku, e, chcą być samowystarczalni, bo to nie jest tak, posłuchajcie, nawet jak ktoś dostanie jakąś zapomogę, no to jest tak troszeczkę dawanie komuś, a ci ludzie, to też, też starsza, umówmy się, na jakieś tam minimum egzystencyjne. My zatrudniamy naszych pracowników na takich samych zasadach jak naszych polskich pracowników. Tu nie ma żadnych różnic. To są te same wynagrodzenia. Cieszę się, że ci ludzie są u nas. Proszę o ciszę! Ciszę! Cisza. Proszę. Swietłana i Oksana kilka tygodni temu dołączyły do naszego zespołu i dla każdego u mnie w firmie jest to wyjątkowa znajomość. Cieszymy się, że dziewczyny są z nami i pomyślałam, że warto, aby podzieliły się z Wami swoją historią. Zapraszam Was na bardzo wzruszającą i emocjonalną rozmowę z nimi. Oh, udało się, co? Co? Bo mnie tak spędzi, ja się ciągle drapię i mam czerwony. Pani Aniu. Panie będą pracowały teraz w w pracowni, my sobie nagramy Was przy pracy, jak robicie różne swoje rzeczy, przy maszynie, przy konstrukcjach i tak dalej, to nagramy sobie jeszcze chwilkę z Izą i potem dosłownie 15 minut z paniami, dobrze? Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Gdzie mam swój płaszcz, się wie? A nie, no w samochodzie. Nie, w samochodzie. Pani Asiu, w samochodzie zostawiłem. A w ogóle, matka założycielka, ojciec za założyciel, dyplomowanie. Gdzie tutaj jest taka rozpiska Registr... No. Gdzie? Gdzie ta rozpiska? Trade show, fashion shows, events. Mhm. Eee, już par... Schedule. O, tu, tu, tu, tu. A nie, ale to jest fashion show. Targi są 22, 3, 4, a mhm. 20, 21 są te pokazy, pokazy. mody. Ale, ale to nie to możemy ten ten na ten tyle dni... I ma... Jest tak, Jesus Peiro i Marqueza for Pronovias. Isabel Sanchez. Tego nie znam ten Jolan Chris. Potem jest Victoren Victor Roll.? <laughs> no. no. Ale jakbyśmy pojechały 22 to tu jest pronowiaz, chociaż. Ja tak pani mówiłam, bo jak weszłam na te loty, to jak Pani wysyłam, że mogłybyśmy 21. polecieć do 21 polecieć, tak? Tak, bo się zdziwiłam, bo 21 wie... mamy nagrania. nagrania. Wiem. I właśnie bym je przełożyła. A jak mamy kalendarz mamy, na... Kalendarz mamy pełen. 20 też mamy. To mamy te dwa dni nagrań. 20, 20. No właśnie, ja myślałam, że z 21 zrobię nagranie tu 19, ale widzę, że tu jest full. Wkrótce są e, największe w Europie m, targi ślubne i tak naprawdę to, to, to jest jedyny ślubny fashion week. I on y, ma miejsce w Barcelonie, no i to są takie targi, które trwają 5 całych dni. I musimy na nie pojechać, żeby śledzić trendy, zobaczyć co tam jest, co tam się dzieje, jakie są nowości, jakie są smaczki. E, I chciałam właśnie z Panią Anią jechać, tylko że mam wtedy dni zdjęciowe. O, otwarta. Hejka! Hejka! Hejka! Hejka! Hejka! Kto tutaj jest? A mamy jeszcze nie ma? Nie ma! Mamusia będzie później! O! Nie ma mamy! Cio! Cio! Cio! Mieszkała była dla mnie ta ostatnia rozmowa. To nie jest tak, że sobie wychodzisz z tych zdjęć, otrzepałaś się i w ogóle... Z highlight. Takie rzeczy po prostu siedzą w człowieku, zostają i w ogóle... Nie wiem, może po prostu muszę napić się kolik, żeby to przetrawić. Gdzie ptaszki są? Oglądamy są ptaszki, czy już nie? Oglądamy, czy nie oglądamy? Jestem! Nareszcie! Co robisz? Oglądamy! A, a. Co oglądasz? Chodź, pójdziemy do kulek. O nie! Ej. O nie! Tak! O nie! Posłuchaj, czumbalaki za chwilę Idę się przebiorę, tylko zobacz. Jestem tak jak z pracy, buty... Nie przebrałem się, muszę się teraz Chodź, czumbalaka, czumbalaka! Nie idziesz? O! Pozbieram te kulki tam! Krisulek! Odłóż, kotku, iPada, nie bawimy się teraz iPadem. Tak, a Ty? Ja też lubię. Ja wiem, że lubisz, dlatego będziesz mógł wieczorem troszkę pooglądać, wiesz? Chodź, na razie to nie jest czas na baję. Myszu, wieczorem oglądamy baję. Misiu? Nie, ja też oglądam. Nie, kotku, to nie jest czas oglądania baji. Christopher, proszę, wyłącz iPada. Chcesz, żebym Ci go zabrała ja? Czy sam go ładnie odłożysz? Proszę, żebyś sam ładnie odłożył i wtedy, jak będziesz grzeczny, to wieczorem będziesz oglądał. Dobrze? Przyjdziemy niedługo do tego iPadzika. Pokaż. Ja Ci zabieram iPada. Odłóż ładnie, myszu. Wyłącz iPada i chodź. Jak nie wyłączysz teraz iPada, to go wieczorem nie będzie oglądania bajek. Hej! Teraz wyłącz, to wtedy będą wieczorem bajki. Nie będzie. Nie będzie bajek, tak? Odłóż ładnie, brawo, chodź, ale jesteś mądry. I teraz pobawimy się, a potem w nagrodę, że teraz byłeś taki grzeczny, to wieczorem dostaniesz dużo bajek, chodź. I powiedz mi skąd są te kurczaki, ja Ci pokażę, które, chodź, po powiesz mi skąd one się zzięły. No chodź, ja Ci pokażę, które, to mi powiesz. Czy Ty możesz mi powiedzieć, co to jest? To wszystko, chodź. Opowiadaj, co to jest, no? Co to za kurczaczki takie śmieszne? Co, to, co Co to za kurczak taki? A to? Ja Ci wiedziałam, że bajka to będzie jak się ciemno zrobi. Także jeszcze tak bardzo nie czeka. Czeka! Mi się podoba, że ty zrobisz porządek, ale. Co? Nie dawaj mu bajki! Nie ma bajek na iPadzie! Nie siłuj się, bo ci nie odpalę tego Chris. Nie ma szansy. Nie siłuj się, to jest bez sensu. Myszusiu, poczekaj, ale ja ci powiedziałam, że wieczorkiem będziesz oglądał bajki. Nie zawsze. No nie ja teraz. idę na siłownię, a ty oglądasz bajkę, no. tak? I taki mamy umowę. No jasne, zawsze mam Taka takie dnia. No teraz nie. Chodź. Nie. Mam coś takiego pysznego. Poczekaj, pokażę ci co mam. Pokażę ci, nie, weź, nie znasz. Poczekaj, może w tej szufladzie. Może tu jest? do góry jest, chodź. A może Kristo zjadł już? O nie! sprawdzimy, może u Kriska to leży. No! Gdzie? Albo zjadła. O nie! Nie widzę. Tu A. jest, jak Ty szukasz. Jezu, ślepy o! jestem. O, Nie uwierzysz. Ale w... to nie jest. To jest do jedzenia. Nie chcesz takiego króliczka zjeść? To powiem Ci przywióz. To jest taka pianka, marshmallow. Nie chcesz gdzieś tego? Nie pokażysz. Dobra! Chodź, ja ci przyniosę jedzenie, chodź na łaty. Idziemy na. A gdzie z nie będziesz? No. Na sofę. Na... Nie, nie chcesz. Gdzie będziesz jadł? Na sofę. Tutaj ci przynoszę piciu. Cało co? Co wyszło? Jedzonko? Widzią. Ale ja widzę. Gdzie chcesz? Dobra. Jak ty jesteś taki grzeczny, to mama normalnie jest zachwycona. Tak Słuchaj, weźmy że to do buśki, to reszta podzielę. Daj, podzielę. A, jeszcze kawałek. Mm, smaczne. Kamal A dlaczego mu te nie smakowały? Ostre, wiesz? Proszę. Ostre. Chyba już jest czas na bajkę? A masz zegarek to chyba widzisz, czy nie? Widzę. I jak jest? Która godzina powiedz? No, nie widzę. no która godzina? A jest czas na bajkę? Czas! Czas? Ha. Na co jest czas? Na bajkę! No Bo to skoro nie jest wiem. czas? Mama, skoro chyba jest czas, to jest chyba czas. Chyba już czas? No dobra, to chodź tutaj, opowiedz o swojej miłości do mnie. Mamu, no. Buziaki teraz? Jeszcze? Mmm, pycha. Jeszcze. Mmm. No tak, a dla mnie cały oh, to nie ma. Mama... O no dobra, ostatni. O, oh. No tak to jest, ja też słyszałem, że oni właśnie robią taki leasing zwrotny tej całej tej nieruchomości. To posłuchaj, możemy się zadzwonić jutro? tam spokojnie, zadzwoni do ci jutro. Dobra, ciao. Ciao. Niestety albo stety, fakty, to jest dzień, to jest sprawa święta. To, żeby koledzy dzwonili, nie, oglądamy fakty i kręcimy kilometry. No, to jest taki czas, kiedy Prisuś poogląda bajeczkę, a po bajeczce tak standardowo kąpiel i łóżeczko. On na szczęście łatwo zasypia, więc nie mamy jakiegoś bardzo skomplikowanego procesu usypiania. Po prostu, jak już jest czas, to idziemy się kąpać i jak jest czas, to po kąpieli idziemy do jego pokoiku, on sam kładzie się do łóżeczka, tylko chce, żebym go nakryła kołderką, włącza swoje szumisie, układa wszystkie zabawki, po prostu kładzie się, ja wyłączam światło, on w ogóle nie boi się ciemności I, i wychodzę i jeszcze mówię, mama! Tak zamknij drzwi, więc jeszcze chcę, żeby miał, chce mieć zamknięte drzwi, a jeszcze rolety z zewnątrz spuszczamy, więc ma naprawdę tak czarno-czarno, ale bardzo do tego przywykł i w ogóle najłatwiej jest mu właśnie zasnąć, kiedy nic go nie rozprasza, kiedy jest ciemno i spokojnie, ciemno i cicho, jak u balaków. <śmiech>